My nie mamy spięć, tylko mamy sprzeczki Na naszą cześć wypiję trzy perły To spalony grześ, a nie twoja bestia Zróbmy tak, żebyśmy byli najlepsi kurwa Zaczynam restrepsję, zwoli mnie gardła, nigdy nie miałem alergii na retok Trochę mi przekro, że ze mnie nie wypływał wszystko co chciałbym a chciałbym ci dać co najlepsze, nie znam patentu na szczęście Więc jak ci mogę pomóc w tym wszystkim, kiedy sam kręcę się we własnym błędzie Trochę to śmieszne? Nie, to jest kurwe żenujące Bo radzę sam sobie z moim każdym problemem, a w niczym ci nigdy nie potrafię pomóc Kocham kiedy się uśmiechasz jak przy mnie jesteś szczęśliwa Kocham kiedy na mnie patrzysz i zadowolona odpływam Ciągle siedzi na sumieniu mi kiedy znowu odpierdolę A jak odpierdolę, rozlewa się kwas Nie zawsze przeze mnie, lecz go na siebie przyjąłem Boli mnie utrata każdego ziomka I twoja będzie na pewno strasznie piec Nie chcę cię stracić, bo jesteś cudowna I działasz na mnie tak jak lek Nie chcę tylko iść na pizzę, chcę się z tobą kochać Nie chodzi o seks, tylko o to by minął czas nam wesoło, najlepiej tak jak tylko chcesz Rozlewa się kwas Zjebałem w jednym miejscu co w kółku popełniam, nie ufam sam sobie bez ciągłego stresu Rozną się kwas, nie chcę spierdolić w tym miejscu się kwas, nie chcę cię stracić we sercu Rozną się kwas, zacznę naprawienie błędów Bo to te same co kiedyś robiłem, chcę ufać, co Miałem sobie bez Miałem nie pisać do songów, bo ile można pisać o jakichś zjebanych słuchach Główna była do nikogo, a połowa do lasy, które nie chciały przesłuchać Teraz już wbijam to chuja, bo mi na tym nie zależy, i tylko ona przesłucha Bo to, to jedyne to może mnie bardziej zachęcić do robienia muzy Kręci bardziej niż pyta szaftera, którą przesłuchałem wie ile razy Bardziej niż mikrofalówka, ta to znam od mojego taty Kurwa błagam zapnij pasy, bo wyjebie w kosmos jak poznasz mnie z tej strony twarzy Której kurwa nie pokazałem na światło dzienne Ty jesteś moim słoneczkiem, nie chcę się uparzyć Nie chcę zrobić kwasu, lecz jestem zazdrosny, na to nie możesz poradzić Chciałbym się kurwa już z tego wyleczyć, bo to na mnie siedzi Tak jak na komendzie, kurwa wszyscy święci urodzin Samemu znów nie chciałem spędzić bez tej wiadomości, nie chciałaś zaprzeczyć Kurwa ja mam dużo nie wiem na kogo ze mnie Szerość, nie chcę czytać wiadomości od wszystkich ludzi co istnieją Chcę być traktowany tak samo jak traktuję ciebie Więc bądź ze mną szczera to nie żadna pieczęć I weź już nie pierdol, że nigdy ci kurwa nic nie jest Albo że przejdzie ci